My przez post wyznajemy swoją grzeszność, a równocześnie prosimy Boga o przebaczenie i pomoc w powstawaniu z upadków. Właśnie post jest uzewnętrznieniem przez człowieka pragnienia powrotu do Boga. On jest formą modlitwy i czuwania. Powinien chronić, człowieka przed wpływami demonicznymi. Prowadzi do oczyszczenia ducha. Jest praktykowane także po to, żeby, stać się, żeby człowiek mógł stać się wewnętrznie wolnym od nadmiernej troski o dobra tego świata. Święci wskazują, że nadmiar jedzenia zmniejsza duchową czujność człowieka. Natomiast zdrowie fizyczne i duchowe stanowi jedność. Post uwalnia człowieka od złych myśli oraz czyni go bardziej przejrzystym. Oczyszcza ciało i duszę. Post uświęca ciało. Staje się ono niejako przepuszczalne dla Ducha Świętego. Post dyscyplinuje człowieka, uwalnia go spod władzy jego namiętności, a także obdarza wewnętrznym pokojem. Ciało uspokaja się przez opanowanie własnych popędów. Zatem post zmierza do jedności ludzkiego ciała i duszy. Jest to ćwiczenie, które człowiekowi pozwala dojść do wewnętrznej równowagi. Z postem cielesnym powinien być zawsze złączony post duchowy. Człowiek w tym okresie postu nie prowadzi jedynie walki z własnym ciałem, ale także ze swoimi namiętnościami, myślami, emocjami. Post był zawsze stosowany jako środek w zmaganiach o czystość serca. I ta czystość serca jest tu rozumiana jako osiągnięcie pokoju we własnym sercu. Mówiąc o poście, trzeba zawsze mieć na uwadze więź, jaka zachodzi między modlitwą, pracą i ludzką miłością. Walka, którą rozpoczynamy przez ten Wielki Post, rozpoczyna się od konfrontacji z wrogiem. Dopiero wtedy odkrywam to, kto jest moim wrogiem. W poście spotykam się z wrogami mojego życia duchowego, z tym, co trzyma mnie w lęku, w niepewności czy nawet w potrzasku. Od czego się wyzwalamy? Między innymi od niespełnionych marzeń, tęsknot, namiętności, myśli, które krążą wokół samego siebie, od mego powodzenia, od tego, co posiadam, zdrowia, uczuć, problemów i smutku. To właśnie post uzdalnia nas do bycia bardziej uważnymi, Bardziej skupionymi na tym, co jest istotne, co jest najważniejsze. My poszcząc powinniśmy stawać się otwartymi na sprawy Ducha.